Jestem wysoka, gdzie są anioły. Nieważne, gdzie pójdę, to za mną demony. Nie wroć mi do głowy, bo może ci poriz, po tylu tabletkach. Ja jestem domów ci skórę, bo wijam tu siano po drodze na górę. Chciałem tylko tego, za resztę dziękuję. Pierdolę je łezki, bo już nie styczyłem. Jestem wysoka, gdzie są anioły. Nieważne, gdzie pójdę, to za mną demony. Nie wroć mi do głowy, bo może ci poriz, po tylu tabletkach. Ja jestem domów oklepiący skórę, bo wijam tu siano po drodze na górę. Chciałem tylko tego, za resztę dziękuję. Pierdolę łezki, bo już czy kiedyś się zmienię, znowu na dole to duże ciśnienie Gdziekolwiek nie jestem, pytają o Ciebie Nie wiem co byłeś bo chcę.